Moim waknom latiać już o schozy Płacza po a zwiennij doż Tam, gdzie ty cia pierzał szty I cia tak prosta w osnie noj wiesz Upać to znowu tak puste czy nie pamiętajesz adres mój? I tam u nas serce mi smutna I na łzioru koju ja machnę. Chutki pojec, wywiat z imianie, a chętu. Tam po kinu liści swój spokoj A chwilina I dachę taka Poczuję uchołat Wyjdę na potrebnym nieprystanku Na peronie nie zustragajesz ty I nie będzie tak sumna i niefajna Gwiatoczki na rukach w żonie żywy Zobaczyć mnie sućba, no, to robi Ja znajdził w i znowu zgubił Może no, ja zrobił się nieodważny Że do ciebie ja ławał. Kutki imię, nie podzyłował Krótki pojez im ja nie od chęć Tam po jaka linię swoj spokoj zasta się nie wja go a na chwilina i daga patzuju gołaboótki Pol jest wywiawi mianie achet tu tam pakinu jaka isti swoj spokoj